Uprość wyrażenie, używając potęg ułamkowych. Wyciągamy pierwiastek sześcienny z tego. Z definicji to jest to samo, co… 64a do 6, b do 3, c do 9, do potęgi 1 trzecia. To wyrażenia równoważne z definicji. A chcąc podnieść iloczyn do potęgi, możemy podnieść do tej potęgi każdy czynnik i dopiero pomnożyć. Zatem to będzie równe 64 do potęgi 1 trzecia razy a do szóstej do potęgi 1 trzecia razy b do sześcianu do potęgi 1 trzecia razy c do dziewiątej do potęgi 1 trzecia. Widzieliśmy to już wielokrotnie. Najpierw spróbujmy uprościć 64 do potęgi 1 trzecia. Może już coś wiecie, ale rozłóżmy 64 na czynniki pierwsze. Albo nie. Przecież od razu widać, że to 4 do 3. Sprawdźcie sobie sami. Jeśli nie jest dla was oczywiste, że 64 równa się 4 do sześcianu, przekonajcie się sami, rozkładając to na czynniki pierwsze. Jednak pokażę. 2 razy 32, a to 2 razy 16, 2 razy 8, 2 razy 4 i 4 to 2 razy 2. Mamy 2 trzykrotnie pomnożone przez siebie. Przepraszam, y są dwie takie grupy. Można to też potraktować jako 4 razy 4 razy 4. Jeśli od razu nie zauważyliście, że to 4 do sześcianu, rozłóżcie 64 na czynniki pierwsze. Zobaczycie, że to 2 do potęgi 6, albo 4 do 3. Przemyślcie to sobie. To upraszcza się do. Skoro 64 to 4 do sześcianu i podnosimy to do potęgi 1 trzecia, to jest to równe. Zapiszę tak, będzie ciekawiej. Zatem to. To jest 4 do potęgi trzeciej. Mam 4 do trzeciej podniesione do potęgi 1 trzecia, czyli. Przepiszę to tutaj, czyli 4 do potęgi 3 trzecie. Mnożę 3 przez 1 trzecią, stąd 4 do sześcianu i do 1 trzeciej. A tutaj mamy a do potęgi szóstej i jeszcze do jednej trzeciej. Czyli a do potęgi 6 razy 1 trzecia lub a do potęgi 6 trzecich. Mamy jeszcze b do trzeciej i do 1 trzeciej, a to będzie… mnożę wykładniki. b do potęgi 3 3 i wreszcie c do potęgi dziewiątej i do 1 trzeciej, czyli c do potęgi 9 trzecich. Jeśli to uprościmy, pierwszy czynnik, 4 do potęgi 3 trzecie, to po prostu 4 do pierwszej, czyli 4. Tu mamy a do potęgi 6 trzecich. 6 przez 3 to 2, więc mamy a kwadrat. b do potęgi 3 trzecie to b do pierwszej, czyli b. I wreszcie c do potęgi 9 trzecich to c do sześcianu. Dopisuję c do sześcianu i skończyliśmy.